Renifery na wrocławskim rynku pewnie czekają na świętego Mikołaja, ale przynajmniej dobra okazja, żeby zrobić sobie parę fotek. Być może któryś uratował Gerdę i Kaja przed Królową Śniegu Nie, Grzańca jeszcze nie wypiłem Także. Wyszło, wyszło Pierwsze zakupy na jarmarku Bożonarodzeniowym Niestety trzeba się posilić i w tej budce kupiłem chleb ze smalcem oraz kaszankę do wyboru steki, szaszłyki, pajda chleba, bigos, kiełbasa i dużo, dużo różnych innych ciekawych rzeczy żona już wcina jak szalona no ja się też zabieram do roboty nie ma. Kolejny zakup na jarmarku bożonarodzeniowym we wrocławskim rynku. Tym razem czekolada z bitą śmietaną i z amaretto. Już wypiłaś? A to jest na mój mały brzuszek. I kupiliśmy tutaj w tej budzie pod wiatrakiem I jedyne 20 zł za dwa kubeczki